Dosyć powiedziałem. Boję się nią, córkę. Eww, się robią. raz nie będziesz aż tak nadał samym dubkiem i wysłuchać? Znała go pani? Był tak samo oparty jak ty. I również mało rozważny. Dziecko, ostrzegam cię. Bądź ostrożna. Jednakże proponuję zacząć poszukiwanie od miejsc, które zabierał cię najczęściej. Witajcie, panie Ocku. Czego wy tu szukacie? Kuniusz nie ma na sprzedaj. Mm. Ojciec uczył mnie tu jeździć. Ja tylko się rozejrzeć. Wiem. No błaga, dziecku, wracaj do domu. Nie idź tu po tobie. Błagam, pomóż. Handlował z Miał zatarg z jakimś rzeźnikiem. Coś ich poróżniło i to on zabił zapewne. Uważaj na siebie ptaszę. Ludzie rzeźnika. to bardzo źli ludzie. Pomogę ci. Zgoda. Adres i nazwisko. Rozejrzyj się trochę. Skąd ty? <śmiech> Nie zadawaj zbędnych pytań. <śmiech> Do jutra. Albo on, albo ona. Dobrze wiesz, że dałem słowo. Może nas wsypać. Zajmę się tym. I co, dowiedziałeś się czego? Nie mam dobrej nowiny. Niestety nie znalazłem przeźnika. On. Znalazł nas.